Skurwoklapes. Największy skurwiel świata starożytnego i skończony chuj wśród filozofów. Przechój chuj nad najchujowsze chuje tak o nim mówili. Nienawidzili go za życia. Nienawidzą po śmierci i nienawidzić będą powsze czasy. Kto go nienawidzi? Zapytasz. Wszyscy którzy o nim wiedzą. Niedługo i ty go znienawidzisz.